W poprzednim odcinku sprawdzaliśmy, co składa się na cenę benzyny, którą płacimy, tankując na stacji. Ile z tej sumy dostaje stacja benzynowa, ile przewoźnicy, ile rafineria, a ile producenci ropy naftowej. Chciałbym podkreślić, że użyłem tu przykładowych stawek. Te stawki bywają bardzo różne, zależnie od sytuacji na rynku i od miejsca na świecie. Również proporcje mogą być inne. Nie jest tak, że dwukrotnie wyższa cena ropy pozwala stacji zarobić 30 centów zamiast 15 Marża nie zależy od ceny ropy, przynajmniej w Stanach. Stacje zarabiają od 5 do 20 centów na galonie, zwykle między 10 a 15. Poza tym muszą od tego odjąć jakieś 5 centów opłaty za kartę kredytową. Podatki od paliw są względnie stałe. Dolicza się je do galona. Krak spread rafinerii też nie musi być proporcjonalny do ceny ropy. Bywa, że cena ropy jest tak wysoka, że rafinerie mają przestoje i nie mogą narzucać dużej marży. Jeśli rafineria produkuje mało innych produktów ropopochodnych, może wtedy nawet nic nie zarobić na produkowanej przez siebie baryłce ropy. Bywa też odwrotnie. Przy niskiej cenie ropy, gdy rafineria wykorzystuje swoje moce w 100%, może podnieść ceny produktów i zarobić dużo więcej. Jedyni uczestnicy tego łańcucha dostaw, których dochody są związane z ceną ropy, to jej producenci. Warto dodać, że nieraz to wszystko to jedna firma. Mówi się o takich wertykalnie zintegrowany producent ropy. Ale gdy są to różne podmioty, najwięcej przy wysokich cenach ropy zarabia producent, bo to właśnie on musi zainwestować ogromne pieniądze w poszukiwania, a potem w wiercenia. Robi założenie. Ta platforma kosztująca 200 milionów zwróci mi się tylko wtedy, gdy cena ropy przekroczy 30 dolarów za baryłkę. Jeśli więc cena ropy osiągnie 100 dolarów, producent zarobi krocie. zainkasuje 70 dolarów na baryłce. Z drugiej strony, jeśli cena ropy spadnie do 15 dolarów, pewnie splajtuje, bo poniesie ogromne straty na tej potężnej inwestycji. Poruszę teraz pewną kwestię, której ludzie nieraz poświęcają całą karierę. Co tak naprawdę decyduje o cenie ropy naftowej? Nie wyjaśnia jej tradycyjna gra podaży z popytem. W każdym razie, nie w krótkim okresie. Na przykład w połowie tego roku cena ropy dobiła do 150 dolarów, a kilka miesięcy później spadła do 32 dolarów. Spadła aż pięciokrotnie. Coś się tu stało. Zaczął się kryzys finansowy, pogorszyły się nastroje ludzi, którzy dotąd oczekiwali globalnego wzrostu. Gospodarka wyhamowała, więc spadło zużycie energii i paliw. Żadna z tych rzeczy nie tłumaczy jednak pięciokrotnego spadku ceny ropy. Chodzi tu o coś innego. Na pewno dużą rolę odgrywa psychologia tłumu, albo raczej psychologia rynku. Wcześniej ludzie podbijali cenę ropy, a tu się wystraszyli i zaczęli szybko ją zbijać. Skonkretyzujmy nieco te rozważania. Zastanówmy się, co wpływa na cenę ropy, na rynek ropy w perspektywie długookresowej i krótkookresowej. W perspektywie długookresowej Narysuję ją tutaj. W perspektywie długookresowej rynek ropy zachowuje się jak każdy inny mikroekonomiczny rynek. Ropa jest ciekawa, bo to dobro mikroekonomiczne mające wielki wpływ na makroekonomię. Wpływa na gospodarki narodów i świata, a zarazem można ją rozważać w duchu klasycznej mikroekonomii. Tu jest cena ropy, a tu ilość ropy. Te pierwsze miliony baryłek na pewno da się uzyskać względnie małym kosztem, ale każdy kolejny milion baryłek na tej osi są miliony baryłek dziennie. Trzeba jej szukać w coraz trudniejszych miejscach, coraz droższymi metodami. Dlatego koszt krańcowy kolejnych baryłek rośnie. Można też inaczej. Przy niskiej cenie producent stwierdzi, zostawię tę ropę w ziemi, nie ma sensu jej teraz wydobywać i ropy będzie mało a przy wysokiej cenie powie, popójmy, ile się da. W efekcie na rynek trafi dużo ropy. Podaż długookresową można wyjaśnić na te dwa sposoby. Mamy podaż, popyt również można potraktować w klasyczny sposób. Te pierwsze miliony galonów dają ogromną korzyść konsumentom. Jeśli ktoś nie może używać innych źródeł energii niż ropa, odnosi wielką korzyść krańcową, a dalej korzyść maleje wraz z każdą kolejną baryłką ropy. Zaś, patrząc inaczej, przy wysokiej cenie mnóstwo ludzi korzystających z ropy powie… zacznę używać energii słonecznej i chodzić do pracy piechotą. Zaś przy niskiej cenie powiedzą, będę używał ropy na potęgę. Będę dojeżdżał 100 km do pracy terenówką, będę jeździł do kiosku po gazetę, nie będę go nawet gasił, bo po co? uzyskujemy klasyczną, opadającą krzywą popytu i wznoszącą się krzywą podaży, które dają jakąś cenę równowagi i jakąś ilość równowagi. To jednak… To jednak nie opisuje zbyt dobrze tego. Bo między tym a tym punktem w zasadzie nie zmienia się sposób, w jaki ludzie… no wiecie, nie zmienia się podaż ropy na rynek i ludzie nie podejmują decyzji wpływających na to, czy konsumują dużo, czy mało ropy. Można to wyjaśnić czymś innym. Rzecz w tym, że w długim okresie jest dynamika. Jeśli powstanie nowa metoda szukania ropy, krzywa podaży przesunie się w prawo. Jeśli zaś ludzie przesiądą się do pojazdów elektrycznych, krzywa popytu przesunie się w lewo. Jeśli z jakichś powodów znów modne staną się suwy, popyt przesunie się w prawo. Jeśli zacznie się wzrost gospodarczy, jeśli Chiny i Indie będą kupować więcej pojazdów spalinowych, to krzywa pójdzie w prawo. W długim okresie to jest możliwe. Jeśli będzie się więcej wiercić, bo złagodnieją przepisy, to krzywa podaży pójdzie w prawo, a jeśli zostaną zaostrzone, krzywa pójdzie w lewo. Łatwo to zrozumieć. W krótkim okresie sytuacja jest zupełnie inna. Mówiąc o krótkim okresie, nie mam na myśli kilku sekund. Zmiany krótkookresowe zachodzą w ciągu miesięcy, a niekiedy nawet kilku lat. Jest tak, bo ludzie nie zmieniają swoich preferencji z miesiąca na miesiąc. Kupili już swoje paliwożerne suwy, poza tym producenci też nie modyfikują swoich mocy produkcyjnych na bieżąco. Dlatego model krótkookresowy może wyglądać tak. Oczywiście to znaczne uproszczenie, ale pomoże nam zrozumieć. Tu mamy ilość, a tu cenę. W perspektywie krótkookresowej wielkość podaży nie jest tak wrażliwa na cenę, więc podaż może wyglądać tak. Narysuję zupełnie pionową linię, żeby podkreślić, że w skali miesięcy koncerny nie zmniejszają wydobycia ropy. Nie zakręcą nagle kurków, nie przestaną nagle używać tankowców czy czegoś innego, czym przewożą ropę. Ropa zostanie wydobyta i trafi na rynek. Zatem podaż krótkookresowa jest niezależna od ceny. W długim okresie, przy spadku cen, pewnie zmniejszyliby wydobycie, a przy wzroście zaczęliby szukać nowych złóż. Lecz to wymaga czasu, nieraz lat, zwłaszcza jeśli zaczyna się od poszukiwań. Mamy zatem podaż niewrażliwą na cenę, zaś popyt może wyglądać tak. I znów, to tylko jedna z możliwości, bardzo prosty model. Krzywą popytu narysuję na pomarańczowo. Popyt może wyglądać tak… biegnie tak… i tak dalej. Narysowałem popyt w ten sposób, bo odzwierciedla to krótkookresowe decyzje ludzi. Jeśli cena, jeśli obecna cena znajduje się tutaj i ma podskoczyć do takiej, to ludzie właściwie nie zareagują. Nie zmieni się ich odległość z domu do pracy. Musi upłynąć sporo czasu, zanim zaczną myśleć o zmianie domu lub pracy, o dojeżdżaniu komunikacją albo o zmianie paliwożernego auta na inne. I na odwrót, jeśli cena spadnie, mogą wciąż dojeżdżać, jak przedtem. Nie zmienią nagle hatchbacka na terenówkę itd. Wynika z tego, że w perspektywie krótkookresowej zmiany cen nie są ściśle powiązane z klasycznymi czynnikami mikroekonomicznymi, takimi jak podaż i popyt. W krótkim okresie o cenach decyduje swoista psychologia rynku. Dlatego umieściłem tu zdjęcie z chicagowskiej giełdy kontraktów terminowych, zwanych Futures. Na temat kontraktów terminowych zrobiłem osobną prezentację, ale w skrócie to forma handlu. Zamiast chodzić z baryłkami ropy, ludzie mówią masz tu moje zobowiązanie, że sprzedam ci moją ropę konkretnego dnia za miesiąc albo dwa. Zamiast ropy sprzedają taki kontrakt. Tym, co decyduje o cenie ropy w krótkim okresie, wywołując te fluktuacje, których nie da się wyjaśnić tym wszystkim, jest wpływ wydarzeń na ludzką psychikę. Ludzie patrzą na przykład na Bliski Wschód i myślą, czy Izrael, czy Benjamin Netanyahu, premier Izraela, zdecyduje się profilaktycznie zbombardować Iran, by sparaliżować jego program jądrowy i czy Iran zrobi coś szalonego, czy zdecyduje się na odwet i zamknie cieśninę Ormus. Nawet jeśli nikt w to nie wierzy, ludzie myślą, że ktoś coś wie i wykupi kontrakty terminowe na ropę. Ta ropa i tak zostanie wydobyta, więc ktoś może ją kupić, ale nie wypuścić na rynek. Może chcieć ją przetrzymać, bo uważa, że stanie się coś i na rynku zabraknie ropy. Podsumowując: Wszystkie te rzeczy, poziom wydobycia ropy, inne źródła energii, preferencje ludzi, Pływają na cenę ropy w długim okresie, ale w krótkim okresie, od 6 miesięcy do roku liczy się głównie psychologia rynku. To właśnie geopolityczne wydarzenia, silnie działające na ludzką psychikę, wywołują te szalone skoki ceny ropy naftowej.